jestem artystką malarką, skończyłam Akademię Sztuki Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w 2009 roku w praca mniej Zajmuję się malację krzywogą. I animacji. W malarstwie najważniejszy dla mnie jest człowiek, jego relacja z otoczeniem, z naturą, z przedmiotami, które tworzy, z którymi może przebywać, z historią, pamięcią, wspomnieniami i snami. Najważniejsze chyba jest poszukiwanie jego emocji i możliwości zobaczenia go od środka. To jest taka wystawa, która mówi o kobiecie, o archetypie kobiety, która jest w naturze. Nie tyle samej tej, która potrzebuje natury, ale tej, która jest w naturze. Od czterech lat mam pracownię na ulicy Kwarowskiej. Wcześniej miałam trzy inne pracownie. Dziecka przebywałam w przestrzeni malarskiej, ze względu na to, że tatała był malarzem i pracownia jest dla mnie takim miejscem, domem, nie domem, w którym mogę się ukryć, w którym mogę zapraszać z najbliższych, gdzie wychowywałam swoje pierwsze, przed dziecko, a teraz przebyłam najczęściej sama. To jest ostoja, uszukiwanie takiego spokoju wewnętrznego, ale możliwość też obcowania z uczniami, których uczę, których przygotowuję na akademie czy na inne e, uczenie. Od 2012 roku współpracuję z Fundacją Sztuki Nowej Znaczy się w siedzibie, w której teraz się umieścimy. realizuję e, Projekty artystyczne dla młodzieży i dla dzieci, również dla osób dorosłych. W zasadzie nasza działalność skupia się na osobach, które są wykluczone ze społeczeństwa, na trudnej młodzieży. Współpracujemy ze Szpitalem Psychiatrycznym w Krakowie na Kmina Kopernika, również z chłopakami domów dziecka i placówkach kuratorskich z nimi realizujemy różne projekty. Mają pomóc im, może troszkę uwierzyć w siebie i otworzyć się na różne inne działania, których chyba nie bardzo znają. Czy ja widzę na przykład, że to nasze działanie w jakiś sposób pomaga? Myślę, że tak, bo od początku te dzieci nie były do końca nastawione. To jest też tak, że z takimi dziećmi trzeba budować relacje. Nie jest tak, że na przykład przychodzimy z jednym projektem i znikamy. Dlatego bardzo cierpisz na przykład z niektórymi szkołami, tak jak, czy z placówkami, jak w Łystej Górze, już nie możemy, bo nie dostaliśmy grantu, czyli przerywamy coś, a coś się fajnego już i moglibyśmy to kontynuować. Akurat z się udało, że co pół roku, czy co roku mamy jakieś zajęcia, więc ta placówka nas, ta, nas też bardzo ciepło przyjmuje i mimo, że dzieci się zmieniają, bo jedne już wychodzą z tej szkoły, one normalnie kończą maturą w tej szkole, normalnie może żeby maturę, te dzieci potem idą na studia. To są bardzo często bardzo zdolne dzieci, które są często też wybitne. Natomiast co mnie chyba osobiście najbardziej wzruszyło, kiedy mieliśmy takie zajęcia dotyczące budowania jakiejś historii w ilustracji i te dzieci zaczęły opowiadać swoje historie. Do mnie i do osoby, która jest totalnie jakby zewnątrz. Nie jestem zewnątrz nie, Mamy tego kręgu codziennie, nie, nie siedzę z nimi na tej społeczności, bo tak to się nazywa. Jakby one zaczęły opowiadać i co im te zajęcia dały. <grymne> <grymne> no Powstrzymałam jakby swoje wzruszenie i dopiero jak wsiadam do samochodu, to się rozpłakałam, bo jakby zrozumiałam, że, że to ma sens, że to działanie, w które które jakby walczymy o te granty i jak w ogóle działanie z ludźmi ma ogromny sens właśnie na takich jednostek, nie? Że, że możemy mówić o pewnych społecznościach, o zmianach, o zmianach nie wiem, globalnych dalej, ale tak naprawdę myślę, że najbliższe jest to stwierdzenie Kanta, który twierdził, że, yy, że najważniejsze jest to, żeby bać na ten swój własny ogródek. Dla mnie tym własnym ogródkiem jest właśnie zmiana albo pomoc, chociaż jakaś najmniejsza, jakaś nadzieja, tych małych duszy, To co mnie jakby popycha do tego, żeby w ogóle odpowiadać sobie na pytanie o sens w ogóle życia jest możliwość wyrażania jakichś emocji i możliwość przeanalizowywania sytuacji poprzez sztukę. I to, co dla mnie jest najważniejsze, to chyba ta szczerość w malarstwie. Szczerość i taka... taka prostota. Prostota nie tylko w formie i poszukiwaniu formy, najlepszej, jaką się nie da, ale też myślenie o człowieku jako takim. O jego, o jego rozterkach, o jego bólu, o jego smutku, radości, wszelkich emocji, które w ogóle niego krążą przez mógł wewnętrzny. Trochę to tak wygląda, że bawił się takiego trochę hmm, Freuda, który po prostu siada przed obrazem czy szkicownikiem i zastanawia się zastanawia się cały czas, jakie jak, jak w zasadzie. Hmm, Czynniki wpływają na to, że, że jesteśmy tacy czy inni w danej sytuacji. Jakie emocje lub czynniki wpływają na to, że zamykamy się lub otwieramy. I staram się potem jakby znaleźć najlepszą formę, żeby to wyrazić, jeśli chodzi o człowieka. Natomiast w tym ostatnim cyklu, który dotyczy kontaktu człowieka z naturą, to była taka historia kontemplowania w ogóle natury. Jak byłam w e, związku plastycznym w Krakowie, to e, kiedy przychodziła sobota i miałam wolną sobotę, miałam 5 złotych w kieszeni, wsiadałam w pociąg osobowy i wyjeżdżałam e, w plener, może 20 kilometrów ze ształbą plenerową, bo to było dla mnie tak ważne. I po tych dwudziestu kilku latach postanowiłam, że będę robić dokładnie to samo że to daje mi możliwość odrealnienia, ale też czerpania rzeczywiście z rzeczywistości, nie tylko z własnej głowy, z pomysłów, z takiego racjonalnego przedstawienia argumentów, ale z tego, jak natura wpływa na mnie. I może rzeczywiście w duszy trochę ten impresjonistyczny sposób myślenia jest i ta radość cieszenia się i czerpania z natury i sztuki, no ale właśnie ten cykl tego dotyczy.